Siemaneczko z tego mojego bananowego zimowiska. Dzisiaj zrobimy sobie aktualizację tego mojego dzielonego maurelaska. Więc tak, jak pamiętacie był podzielony na cztery części. O, jeszcze był podzielony na cztery części, ale już wam powiem, że musiałem obciąć korzenie i troszkę bardziej je zadołować bo pamiętacie wystawały więc stwierdziłem że je troszkę bardziej wkopię w tą ziemię taki szczegół więc to zrobiłem tam w międzyczasie nie nagrywałem nie mówiłem tam o tym ale jak widzicie w tych dwóch doniczkach za dużo tutaj nie powychodziło jeszcze a tutaj w tych dwóch z tyłu sporo tego wyszło jak widzicie i dlaczego tak to wygląda już wam mówię te dwie doniczki stały w pokoju w salonie w zasadzie tam gdzie miałem ten przegląd parapetu gdzie robiłem filmik no i tam jest tak w miarę chłodno więc nie ruszyły zbytnio a z kolei te dwie doniczki stały na parapecie, gdzie jest cały czas dosyć ciepło i no, mogły ruszyć, więc tu mnie chciałem sprawdzić, czy w ogóle coś ruszy. I powiem wam, nic nie ruszyło, dopiero ruszyło to wszystko tutaj, jak przeniosłem to z salonu do tego pokoju, gdzie stały te, więc dopiero zaczynają ruszać, ale Zobaczymy co z tego będzie dalej, no dobra i jaki czas temu był dzielony 3 miesiące, więc jak widzicie 3 miesiące takie sadzoneczki, znaczy sadzoneczki, jeszcze na razie to nie są sadzonki, spróbujemy z nich później coś zrobić, ale to gdzieś w marcu, zobaczymy jak to szybko będzie rosło, może będę musiał szybciej to poprzesadzać, zobaczymy co z tego wyjdzie yy, kolejną sprawą, którą chciałem o której chciałem powiedzieć to yy, pisaliście mi yy, o tej mojej hortensji w wiadomości prywatnej w wiadomościach prywatnych yy, na jaką wysokość ją ciąłem, więc możecie zobaczyć ogólnie jak robiłem te szczepki tych hortensji od tej hortensji, nagrałem film ale po prostu wyszedł bez dźwięku, nie nagrał się dźwięk więc stwierdziłem, że nie będę nie chciałem się po prostu lektora dogrywać więc usunąłem no i nie ma filmu z tego ale już pokazuję jak to uciąłem na jaką wysokość, poprzecinałem gdzieś tak na 30 cm 25-30 cm no i tak to stoi yy, ogólnie jeszcze popodlewałem wszystko bo miały niezłą saharę wszystkie bananki yy, tak liczę raz w miesiącu troszkę podleję tak samo bananki jak i yy, palmy w tym drugim pomieszczeniu brugmansje tam się fajnie ukorzeniły sprawdzałem Dzisiaj będę miał jeszcze akcję z tymi dwoma cytrusikami. Muszę je poprzesadzać. Większe doniczki te już są małe, jakieś większe muszę znaleźć i poprzesadzać. Widzę, że liście nie lecą, więc jest wszystko ok. Dobrze zimuje. Dobra, taki krótki filmik dzisiaj. Eee. Yy. Na tą chwilę tyle. Pozdrawiam. Hej.